Zdecydowałem się na kaczkę. Specjalność zakładu i żywiec porter. Nie pamiętam kiedy go piłem. A ty co, kochanie, wybrałaś? Schab jakiś, nie? A dlaczego się patrzysz na miejsce? Po schabie myślisz o kaczku. Pierś nadziewana. Myślałem, że o piersi chodzi. Pierś nadziewana. Zaraz zobaczymy.